Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny pracy i często dostaję prośby o przepisanie starych orzeczeń lekarskich na nowe, a wcale nie jest to takie konieczne. Pracownik, który zmienia miejsce pracy, nie zawsze musi być wysyłany na wstępne badania lekarskie i nowy pracodawca może go zatrudnić na podstawie dotychczasowego orzeczenia lekarskiego z poprzedniej firmy. Dlatego podczas badań dostajesz te dwa orzeczenia, żebyś mógł kolejnemu pracodawcy to pokazać. I, i jaka jest podstawa prawna, a mianowicie kluczowym jest tutaj artykuł 229 kodeksu pracy i przeczytam ci paragraf pierwszy ustęp pierwszy. Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają podkreślam jeszcze raz, nie podlegają osoby przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą, czyli zwalniasz się, ale wracasz do tego samego pracodawcy w ciągu yy, yy, krócej niż 30 dni,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 a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. Czyli proste jest to, że zwalniasz się od jednego pracodawcy i do 30 dni zatrudniasz się u pracodawcy drugiego. Przepis paragrafu yy, pierwszego ustępu pierwszego punktu drugiego stosuje się odpowiednio w przypadku przyjmowania do pracy osoby pozostającej jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą, czyli pracujesz u jednego gościa, ale znalazłeś sobie drugą pracę jakąś tam podobną, masz orzeczenie lekarskie, tylko pokazujesz i jakby to powiedzieć, na jedno orzeczenie pracujesz w dwóch firmach. Jaki wniosek dla ciebie? Nie zawsze musisz yy, robić nowych badań wstępnych, jak zmieniasz miejsce pracy, ale warunek jest jeden decyduje o tym pracodawca. Korzyść jest niewątpliwa, ponieważ nie musisz płacić, a w zasadzie tenże pracodawca nie musi płacić za kolejne badanie lekarskie. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu, lekarz medycyny no i jeżeli ten filmik Ci się spodobał daj lajka, daj ciuka, jak Cię interesuje podobny materiał, oczywiście zasubskrybuj się tutaj kliknij w to kółeczko, natomiast jeżeli Cię interesuje inny filmik, to kliknij w ten prostokącik po mojej stronie lewej.